Dwa ważne tematy. Nadal trwają wydążone prace w Komisji Budżetowej Parlamentu, żeby wreszcie dopiąć budżet unijny na kolejne 7 lat, na którym tak Polsce zależy. Jest nadzieja, że jednak głosowanie będzie w listopadzie. I Druga sprawa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. W Parlamencie Europejskim złożył wizytę odchodzący prezydent Gruzji Saakaszwili, z którym spotkałem się omawiałem sytuację i gruzińską, i w ogóle w partnerstwie wschodnim przed szczytem wileńskim i zwłaszcza na południowym Kaukazie. Nie najlepiej to wygląda, zarówno jeśli chodzi o sytuację w Gruzji, ale również w Ukrainie. Najbliższe dni prawdopodobnie przyniosą oby dobre rozstrzygnięcia.